Szanowni Państwo, życzmy sobie siły, a w Polsce normalności. Niech się realizują wszelkie Wasze marzenia i pragnienia. Niech otaczają Was ludzie życzliwi i tacy, na których wsparcie możecie liczyć. Na Święta Bożego Narodzenia życzę Wam z całego serca spokoju, wszelkiej pomyślności. Na nowy 2022 rok zdrowia, zdrowia, jeszcze raz zdrowia, wszystkiego najlepszego.